Tak powoli rozpoczynam podróż ku przeznaczeniu. Być może każdy moment i każda podróż prowadzi nas ku przeznaczeniu, ale rzadko sobie to uświadamiamy. Okaże się bowiem, że do domu wrócę nie na późny wieczorny obiad, ale po 10 dniach pobytu w szpitalu. I gdybym wiedział, że na taką eskapadę się wybieram, Powinienem był wziąć ze sobą wyprawkę do szpitala. Być może nawet powinienem był ciągnąć ze sobą przyczepkę z wszystkimi potrzebnymi rzeczami. Niemniej jeszcze o tym nic nie wiadomo. Celem wycieczki było miejsce, które patrzyłem był sobie na mapach nad Martwą Odrą, żeby odbyć lot dronem nad wodą bez obawy, że... Wiatr go zniesie na jakieś przeszkody terenowe typu drzewa położone w pobliżu i odbędzie się to w ładnej scenerii słonecznego dnia bądź miłego zachodu słońca. Parę dni przed wycieczką rower był w serwisie, gdzie po intensywnej pracy w letnim sezonie został doskonale wyregulowany i jazda na nim sprawiała przyjemność. Którą miałem zamiar przejechać Była już znana Parę tygodni wcześniej Byłem w tym samym miejscu Przez które teraz będę przejeżdżać tranzytowo I Odbyłem lot drona Tym razem mam zamiar pojechać dalej I zobaczyć Czy Gdzieś nad wodą Znajdę dobry płaski teren Utwardzony Aby dron mógł sobie poprawnie wystartować i wylądować. generała Nila Hildorfa nad Martwą Odrą za chwilę zjadę z tego mostu jest taki przesmyk stanowiący zjazd dla rowerów. I za chwilę znajdę się na wręcz rowerowej autostradzie, czyli na wałach przeciwpowodziowych. Jedziemy dalej wałem przeciwpowodziowym. Tym razem nie do Lasku Strachocińskiego. Lecz wzdłuż Odry. Jazda po kamienistej drodze nie stanowi przyjemności dla rowerzysty, więc trzymam się ścieżki wydeptanej obok tej drogi. I po kilku deszczowych dniach zaczynają być zauważalne rzęzawiska, których oczywiście nie było podczas mojej pierwszej jazdy tamtędy, na początku września. Już teraz mam hamulce roweru obrzucone błotem, jednak dalej da się jechać. Terenu. Po prawej stronie mamy coś w rodzaju pola oddzielonego od gruntowej drogi płytkim rowem, po lewej stronie mamy grupę drzew i innej roślinności, jeszcze dalej na lewo jest martwa rzeka Odra. Pojawiają się pierwsze problemy z przejezdnością. Żeby uniknąć przejeżdżania przez grząskie kolejny, jadę po wybrzuszeniu między kolejami. Dopóki jest to możliwe. Ha, Dzień dobry. Mam, um, um, Marcin Boronowski. Właśnie mam Dzień mam mam no, nogę na rowerze w takim obszarze, w takim obszarze od miejscowości Łany wzdłuż Odry gdzie są takie Łany to trzeba jechać e, bawami e, trochę bliżej Odry między Stachocińskim a Jest tam taka długa polana I jest droga wzdłuż Odry. Od Od Od jest taka długa polana wzdłuż Odry. Y y y widzi pan to? Tam jest, y jak pan widzi to na Google, to jest to może być widocznie taki trup y drzewa przy powiększeniu. Uh -huh. Nie to nie tak daleko. Yy, yy, yy, jeszcze trochę na lewo w kierunku rzeki. Yy, jakby pan zaraz po wjeździe z, ze schety murki yy, yy, przesuwał się wzdłuż, yy, wzdłuż yy, wałów przeciwpowodziowych. Tak, yy, obwodnica autoswaga yy, na, yy, na lewo, czyli na zachód y, od niej y, i wzdłuż rzeki to, y, Łąka to jest chyba już trochę dalej to jest to najprawdopodobniej między tą łąką a między łanami tutaj jest taka y, obecnie słabo przejezdna błotnista droga polna w już kiedyś jeździłem i teraz się wywaliłem na jednym takim rzęsopisku. Nie, nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Niewątpliwie no, mam w pobliżu kostki luźną nogę, wszystko karknęło, jak spadłem z lożyw. Bo... w sumie zaraz yy... Yy, zapewne tak najpierw ulica Odrzańska i yy, po zjeździe z obwodnicy Wrocławia zaraz w lewo no i tam wzdłuż Odry w kierunku Wrocławia i yy, jak tam jest pierwsze rozwidlenie w yy, prawo jest naraz Kachociński a w lewo jest tak bliżej Odry, i tu jest właśnie ta podłużna polana taka yy, i jest bał drzew między Odrą a tą Polaną. Tak, na satelicu to pan będzie widział te cechy te, te terenu. No ta droga jest taka polna. Na pewno przed, tam w historii nie dojechałem. Miałem zamiar dzisiaj tam gdzieś dalej zajechać, ale nic tego nie muszę. Niewątpliwie, nawet było słychać Mam tu składany rower też, więc go się poskłada jakby przyjdzie co do czego mhm. no Policja też w takim razie proszę